Pierwsze czytanie w pierwszym dniu nowego roku pochodzi z Księgi Liczb z szóstego rozdziału. Jest to prawdopodobnie najstarszy tekst biblijny, który zachował się w wykopaliskach. Najstarszy fragment in znaleziony przez archeologów. Błogosławieństwo Aaronowe. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą i obdarzy Cię swoją łaską. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i obdarzy Cię pokojem. Czym jest błogosławieństwo w naszym życiu, błogosławieństwo Boga? Moi kochani, w Stanach Zjednoczonych była taka fascynująca historia ojca i syna. Na nazwisko mieli Hoyt, Dick Hoyt, ojciec niepełnosprawnego syna, który urodził się z porażeniem mózgowym. Nikt nie wierzył w to, że ten syn jest w pełni sprawny, jeśli chodzi o myślenie. Dopiero kiedy ojciec opracował specjalną metodę komunikowania się z synem poprzez komputer, ponieważ syn nie potrafił mówić, wszyscy zaczęli widzieć, że ten chłopak jest bardzo inteligentny. Gdy chłopak poszedł do szkoły, w pewnym momencie dowiedział się o tym, że ma miejsce maraton, w którym bierze się udział, a Wszystkie przychody z tego maratonu służą niepełnosprawnemu sportowcowi. I powiedział tato, ja bym chciał wziąć udział w maratonie. I wyobraźcie sobie, ojciec zaczął ćwiczyć, mimo miał wtedy 40 lat, zaczął intensywnie ćwiczyć i zaczął brać udział w maratonach razem ze swoim synkiem na wózku. Kiedy biegli, któryś z maratonów, ojciec mówi: syn mówi tato, kiedy tak razem biegniemy, ja zapominam o tym, że jestem niepełnosprawny. Proszę wyobrazić, że w pewnym momencie ten syn zapragnął wziąć udział w triatlonie. Ojciec nauczył go pływać. Kiedy jechali na rowerze, był specjalny wózek podłączony do roweru. Ojciec pedałował, a syn przed nim, syn miał wrażenie, że to on prowadzi rower. W czasie jednego z takich triatlonów na rowerze przejechali 180 km 40 km przebiegli, a cztery kilometry przepłynęli. Gdy syn był w szkole, ojciec nie mógł ćwiczyć razem z nim. Brał worek piasku mniej więcej wagi syna, kładł na wózek i tak ćwiczył. Wzięli udział w około 900 imprezach. Ten tata zmarł w zeszłym roku w wieku 80 lat. Wspaniała historia taty i syna. Tato, kiedy razem biegniemy, zapominam o tym, że jestem niepełnosprawny. Ojciec poświęcił się dla swojego dziecka i popatrzcie, jaki owoc. Kiedy o tym słyszę, kiedy to czytam, mam przed oczyma Boga, naszego Ojca. Na tym chyba polega właśnie Jego błogosławieństwo w naszym życiu, że to nam się wydaje, że wszystko jest naszą zasługą, że jesteśmy samowystarczalni. Pan Bóg jest w naszym życiu, On wszystkiego dokonuje. To, co jest do, dobre, wszystkie owoce naszego życia, wypływają z tego, że Pan Bóg nam błogosławi, że nas prowadzi. Kiedy jestem w rękach Boga, to zapominam nawet o tym nieraz, że to On prowadzi moje życie. Moi kochani, błogosławieństwo Boże polega na tym, że ja uznaję wolę Pana Boga za najlepszą dla mnie. W dzienniczku siostry Faustyny było takie wydarzenie, pewnego razu podchodzi do Faustyny jej współsiostra, jedna z zakonnic, mówi Módl się za mną, <śmiech> proś miłosierdzie Boże, bo bardzo potrzebuję pewnej łaski. Siostra Faustyna rozpoczyna modlitwę w intencji tej siostry. W pewnym momencie ma poczucie, że ta rzecz wcale tej siostrze nie służy. Mówi jej o tym. Nie, Faustyno, ja bardzo tego potrzebuję. Módl się za mnie dalej. A wtedy Faustyna mówi, ale pamiętaj, że nie powinniśmy Pana Boga zmuszać, żeby nam dał to, co my chcemy. Powinna się w naszym życiu wypełnić Jego święta wola. Siostra Faustyna modli się dalej intensywnie i wyprosiła siostrze tę łaskę. W pewnym momencie siostra mówi Siostro, otrzymałam tę łaskę, ale teraz bym chciała, żeby wszystko było inaczej. Ta łaska wcale nie jest dla mnie dobra. Niech siostra się teraz za mnie modli, żeby wszystko jakoś inaczej było. Wtedy Faustyna mówi, będę się modlić, ale o to, żeby się w siostrze wypełniła wola Boga, a nie to, co siostra chce. Moi kochani, na początku tego roku do tego pierwszego kazania dołączam modlitwę waszej intencji. Będę się modlić jednak o to, żeby się w waszym życiu wypełniła Wola Pana Boga, a niekoniecznie to, czego każdy z nas oczekuje. Pan Bóg najlepiej wie, czego potrzebujemy. Pan z wami. Niech was Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni nad wami swoje oblicze i obdarzy was swoją łaską. Niech Bóg zwróci ku wam swoje oblicze i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi kochani, za nami rok, kolejny rok naszego bycia razem i zarazem przed nami następny rozdział, który się otwiera. Naprawdę zachęcam do tego. Bardzo ważne są subskrypcje, te lajki, komentarze. To wszystko sprawia, że treści ewangeliczne rozchodzą się bardziej dynamicznie. Przed nami kolejny sezon do powiedzeń. Pierwszy odcinek z tej nowej serii naprawdę wciąga. Wysłuchałem zapartym tchem od początku do końca. Dowiedziałem się między innymi, kiedy w Kościele pojawiła się pierwsza encyklika. No można się zdziwić, jakie potrafiły być egzotyczne tytuły i tematy encyklik. Naprawdę, no, słucha się to jak takich naprawdę ciekawostek. Warto wziąć nawet notesik, jakiś ołówek i sobie notować, zwłaszcza gdy ktoś prowadzi jakąś grupę przy parafii. Jest animatorem czy moderatorem jakiejś wspólnoty, bo jak się podzielimy tą wiedzą, to naprawdę możemy zaskoczyć słuchaczy. Zapraszam. Rozpocznijmy ten nowy rok również i z dopowiedzeniami.